Neokatechumenat Założony został w Hiszpanii około 1970 roku przez Kiko Arduello i Carmen Hernandez Początkowo był jedynie ruchem charytatywnym działającym na przedmieściach Madrytu niosąc pomoc ubogim Taki charytatywny ruch spotkał się natychmiast z uznaniem tamtejszego arcybiskupa Jednak z biegiem czasu z ruchu charytatywnego Neokatechumenat przekształcał się w ruch religijny typu sekciarskiego Władze kościelne nie dostrzegły na czas tej zmiany i popierały rozwój Neokatechumenatu jako ruchu charytatywnego. Właśnie dzięki działalności dobroczynnej prowadzonej wśród najuboższych, Neokatechumenat zapewnił sobie poparcie Kościoła w Hiszpanii, a później i w innych krajach, na które zaczął się rozprzestrzeniać. Zatem przyszła sympatia papieża Pawła VI, który wychwalał i zalecał ten ruch. W miarę rozwoju ruchu przybywało mu zwolenników i opiekunów, takiż z ruchu dobroczynnego przekształcił się ostatecznie w rodzaj religijnej grupy ezoterycznej wewnątrz Kościoła.